Poprzednio w To impress Shank. When that bell came down, I thought you'd had it, but you managed to. disappointment. And you are mine. Finish him. You should have stayed dead. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack witam się z wami bardzo serdecznie, prawdopodobnie w ostatnim odcinku zagrajmy w Shenk z normalnego trybu gry. I póki co lecę dalej, przedzieram się przez kolejnych typów. O, nieładnie, Nino. No ale co, nie masz mnie w zasięgu, cwaniaku. No potem naprawdę powinien mieć. No ale co, ja tam wiem. No także, no, browar wypity. A my lecimy dalej. No to ja sobie to przygarnę. To w ogóle drugie jest zaraz obok. O, siema. No, to kto jeszcze chce podejść? Co? <śmiech> No co za dauny, nie mogę. W ogóle to ile mam teraz. 43 jako shank? E, dobra. Ciągle 43, kurde, bo nie wiem po co to się podpina. Nie, puść to, puść to, że mogę z tym w sumie skakać, bo skęczyłbym to. o! Kurde! Złaś ze mnie Thrasher. Ciekawe imię dla psa. W sumie... To nie jest G, to jest Q. To jest roku? Rokę? Ja nie mam pojęcia w sumie, jak niektóre te imiona naczytać, bo one, nie wiem czy one mają taki vibe y, hiszpański, latynoski, meksykański może, bo tu to wiadomo, Ramon, to jest Brock. W ogóle uwaga, patrzcie co odkryłem. Mogę blokować te szarże. Czajcie. O, strzeliłem w jakiegoś typa, który był tam kawałek dalej, bo go wziąłem z zaskoczenia. Co lepsze, patrzcie to. Znaczy to już było, ale na tego typa mogę, Jimbo, o, widzicie? Mogę nawet atak tego typa, wielkiego, po prostu skontrować. Wystarczy tylko, że w odpowiednim momencie użyję e, osłony, no, no, że się zasłonię w dobrym momencie. Dobra. Nearly Jimbo out, a ja lecę dalej. Kto to mnie pisze tutaj? E, dlaczego ja strzelając do bo zaliłem też... Do Marko za... Dlaczego ja strzelając do Marko... <ścoughs> Widzieliście to? Jak on to zrobił? Widzieliście to? On rzucił granat i granat... Yy, mam nadzieję, jeśli to myślę, teraz widać, to patrzcie. On rzucił w taki sposób i ten łuk jakby w tym momencie się obrócił i poleciał w górę. Czajcie to? To się nazywa podkręcić piłkę, nie? Dobra, teraz myszko znika mi stąd. Yy, a jeśli nie, to po prostu, jeśli nie było widać myszki, to po prostu sobie sytuację. Ale była ona przednia. Dobra, granat, no i cyk, naraz. Bitem. Yep. O, co tym razem? This here, o, wow, zniszczyłeś mebelki Cezar będzie zły prawdopodobnie Na boczek, pyk. Okej, okay, z tym to się widzę będzie tak samo walczyło jak z... tym, tym, naśladowcą rzeźnika. Czytaj, czytaj pierwszym w ogóle posem w grze. Dobra, jeszcze flaszeczka i granacik. Dwa, trzy, cztery... Toro, Ciekawe imię. Nie, może piłam, bo będzie bi więcej? O, jak, jak, ładnie uniknięty! No, jeszcze raz tylko tak go trafić. Ej nie! Nie chciałem na niego naskakiwać. Chciałem go ze skoku tak ciąć fajnie. Dobra, jedzie, jedziemy typa. O! O! O! To się nazywa mieć... Wystrzałowy koniec. Okej, okay, ale ja tak trochę ledwo żyję i przydałoby mi się jakiś browar. Kurde, ale jesteśmy mocno na ukończeniu, mi się wydaje. Biorąc pod uwagę, że. Aj, mogłem go śledzić jednym strzałem, gdybym to zrobił trochę wcześniej. Biorąc pod uwagę, że na liście poziomów ten jest przedostatni. Pewnie następny to już będzie final boss, czyli właśnie Cezar. skąd się osłaniać, co? Ej no, come on! Dobra. Pana odstrzelimy tak na początek. Mano zrobił unik, ale Ramon za to oberwał. W ogóle, ile jest w tej pile paliwa, że ona jeszcze działa? Bo to jest piła mechaniczna. Ona potrzebuje paliwa, nie? <laughs> Wiecie, amunicja w sumie swoją drogą. Amunicję możemy zgarniać od zabitych wrogów, ale paliwa to oni chyba przy sobie raczej nie noszą, nie? Dobra. Rozstrzelany, tak samo jak ten to wygląda. O, jeszcze 13 typa i będzie trofeum za 1000, za, za 1000 trupów. Juhu! Teraz tutaj i tutaj. Dobra, powoli do przodu. Oje! Oh yeah! Nie! O Boże! I dwa granaty z poszły w pizdu. Jezus Maria. Się nazywa spieprzyć sobie robotę. Ale te czaszki to chyba ten toro mi się wydaje tu porozstawiał. Kolejny brok. Który zajczył strzał w mordkę. Co Franko? Takiś cwanak? Bieremy typa O, widzicie? A co jakie jest kontra kataną? Dawaj A, taka okej okay. A maczetami Dawaj No kurde Ha, po prostu przerywam mu i mogę go ciąć spoker. Jest który? No, to był 992. A jest co się bedę. Kaboom, Jak to Rick of Penguin na mówić? coś czułem, że z góry będą przyłazić czy będą że będą na górze stali i strzelali gościu jak ty do mnie strz jak on, jak ja jak my sobie do siebie strzelamy przez podłogę musi być cienka kurde jak papier dobra eee. nie, nie, nie, nie, nie, nie proszę mi to poprawić, o właśnie w taki sposób O! Dzięki! Nawet jeszcze bym... TO! Bliżutko było. Za bliżutko. życie ...i coś innego. Aj! Uuu! Yeah! Move down! Dawaj, dawaj, dawaj. No, dawaj, dawaj, dawaj. Fuh! Ja mam resztkę życia normalnie teraz. Ok, pokaż mi ten kostium, bo to jest za 100 zabójstw. A za 1000, ten tutaj. Ej, serio, ja bym to zamienił. To bardziej czy Znaczy nie, to jest za 100 zabójstw, ale piłą, nie? Ale jakby ja bym to dał za 100 zabójstw, tak po prostu, za 1000 zabójstw, bo to bardziej pasuje. Okej, okay, dobra, ale wróćmy teraz... nie, nie, nie, nie, nie bronię do <kłysy> klasycznego, powiedzmy, skina. I lecimy. Coraz to dalej. Zadusimy typa. Dzięki. I dalej. O NIE! To się nie miało wydarzyć. O, jeszcze weź się sam tam zrzuć, co No nie, apteczka mi zleciała na ziemię gdzieś w dół. ajajaj. Aj, aj. Dobra, jest taka następna, następna i kolej. Następna, synonim kolejna. ja się mogę po, w, w tym powietrzu trzymać, no? Powiedzcie mi to. Ej, jakie to jest mocno w ogóle. A, czekaj, ale chciałem pistol... tym, strzelbą. No nie spoko. i spoko. Dobra. No, Uzi też spoko rewolwery chyba biją najwięcej mi się wydaje. Na takim chwycie. O, jest Cezar! Czyli co? Finałowy boss? A ten co za jakąś broń? A goście ma szpadę, jaki zabytkowy nożyk. O, jeszcze. Takie gnaty chyba widzę. O, to się mogło źle dla mnie skończyć, jakbym tego nie wydegował. bo nie mogę go chwycić, nie? Nie. O kurde, o kurde, o to był zły pomysł, bardzo zły pomysł. Masz granaty już tak na start shame you couldn't be loyal loyal you didn't send me there as a test of my loyalty you needed to find her follow him to find the girl then kill both of them you said you'd only test him it is a man's own mind not his enemy or foe that lures him to evil ways will you stop that shit i to był Soku, jak rozumiem. You Powiedz mi, Cezar, czy ty naprawdę sądzisz, że wkurzanie Shank'a jest dobrym pomysłem? Fajnie, że on ją... Dobra, super. Shank ich tam doprowadził do tego... w tej swojej ukrytej Hawiry. Czy tam hacienty, bo chyba to jest dom po hiszpańsku. Ale jakby... Dobra, Romarek, Ale to jak się w ogóle przesuwa? I'm smooth criminal. Tylko jakby... Wiesz, ty to cały. To dalej ty to zleciłeś. Oni się z tym nie wyrwali sami. Poza tym oni już nie żyją, a nawet gdyby jeszcze. No kurde, typie! Wskończ mnie denerwować. Dobra, może z shotgunem coś więcej zrobię. Nie na no, gościu. Ewidentnie. Ej, teraz totalnym przypadkiem tę blokadę zrobiłem, bo chciałem zrobić unik. Czy blokadę, no to no akcję że na blok, kiedy muszę dobrze wcisnąć. O, właśnie to. Chciałem zrobić unik, a przypadkowo. E kurde, ale co jest pocięte? Naprawdę, mam wrażenie, że tutaj czegoś brakuje. Wszystko, panie, fajnie, żeby ona była też jego rodziną, no ale jakby to tyle? O, no nie, no dobrze! O, uh, ale kurde! Co to za jakieś Wrestlemania? Ja mam autentycznie wrażenie, że brakuje tutaj mi czegoś. O! No i panu już dziękujemy. Zemsta jest słodka. Dwie godziny mi to zajęło, widzę. And it continues. Kolejny strój. Napisy? To jest. Napisy końcowe. Ty what? Co to było to przed chwilą? Albo to? Albo to? Widzieliście to? Tam Szank walczył z Cezarem, jakaś była scenka dodatkowa. Czy scenka, jakby coś, co się miało pojawić. O, to jest w ogóle jakieś dodatkowe duszenie z tego. Tu, to jest Alka z Dennym. To jest chyba... Toro. To wydaje mi się, było jakieś takie koncept chyba te. Koncept walki, jak to, to mogło wyglądać. O, leci te. Muzyka w ogóle jako intro. Teraz ja z intra wykorzystałem do Szanka. w ogóle wszystkie te grafiki, które są jak bronie znajdujemy. Jezu, jak ja kocham track w tej grze. On jest taki zajebisty. Russell Davies jako Shang. O, w ogóle Rzeźnika i Cezara Dabingowa to sama osoba. Jak ja chciałem poznać autora po prostu tego traku, naprawdę. To jest kolejna z tych gier, która w której według mnie nie ma na co narzekać. No chyba, że jesteście takimi czepialskimi, że interesuje Was jakieś wielkie rozbudowane triple pokroju Maus Tylko 3D. Nie, gra nie musi być w 3D, żeby pokazać po pierwsze zajebistą historię, po drugie, żeby, da żeby zajebiście się walczyło. Zawsze jak się ten moment zaczyna, to po prostu czujecie... czujecie tą badasowość szęka, jeśli kiedykolwiek przeszliście grę. Takiego bezpośredniego przejścia się nie spodziewałem, no ale niech będzie. Dobra, 20 minut odcinka, łącznie z napisami. Eee, a może lepiej nie. Wolę nie dostać copyrighta za tę. Copyrighta Jak to wygląda? No i proszę bardzo, wszystkie etapy odblokowane. Ile ich jest w sumie? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Kurde. Again. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20 etapów widzę jest. C którymi zajmę najdłużej? 12. 15,5 15 O to już mamy zwycięzcę Tamten 15,5 minuty mi zajął Zaraz po Kassandrze To jest co? Rozwalam A to jest to, że na końcu spotykamy tego frajera I on nas potem doprowadza do Tego ziomka Ale dobra Ja póki co Żegnam się z wami, ale to jeszcze nie koniec całej serii, widzimy się w kolejnym odcinku, w którym przejdziemy ją ponownie, ale tym razem na poziomie hard, gdzie jak widzicie jest wyróżnione, że przeciwnicy są po pierwsze mocniejsi i po drugie nie ma żadnych checkpointów, czyli każda śmierć będzie oznaczała rozpoczęcie całego etapu od początku gdzie w przypadku bossów będzie to no nie aż, tak, nie aż tak dotkliwe, bo bossa bo boss zawsze przed bossem jest początek, jest zapis i bossa trzeba przejść na jedno to ale na przykład gdybym przechodził ten etap albo nie ten, ten etap i bym w połowie etapu zginął to muszę całego, cały etap przechodzić od początku. Cały. Dlatego będzie to wymagało ode mnie naprawdę, naprawdę ogromnej uwagi. Ale póki co ode mnie to tyle, a my widzimy się w kolejnym odcinku Zagrajmy w szęk. Ale tym razem na na hardzie. Więc w czasie może uda mi się jeszcze ogarnąć multiplayera, żeby pokazać wam właśnie jak gra się zaczęła. Gdyż to jest właśnie historia przed w ogóle tą akcją właśnie w domu Szenka, że wbiło. wbił się tam e, Angelo z Cassandrą i Rzecznikiem, dokonali tam tego rozpierdzielu. Ewę, czyli idą właśnie jego dziewczynę, narzeczoną żonę, jestem pewien, I po, po prostu kobietę Szenka, o, tak to określę, to jest tak mocno neutralne, myślę. E, prawdopodobnie zabili. No. I dowiemy się, co takiego się wydarzyło, że w ogóle Cezar e, wydał rozkaz. Znaczy, może inaczej, nie co, bo co to wiemy, bo coś nam powiedział, że Shang zastrzelił jakiegoś Roadniego, nie jestem pewien i za to kazał go zabić razem właśnie z Ewą ale jeszcze zobaczymy co z tego wyniknie póki co ode mnie to tyle a my widzimy się w kolejnym odcinku zagrajmy w Shang na razie